Czy w każdym przypadku zabrania Ci prawa jazdy za jazdę po alkoholu? Potrzebujesz terapii uzależnień oraz udokumentowania rocznej abstynencji alkoholowej? Pytanie o tyle logiczne, że przecież nie tylko alkoholicy wsiadają wypici i jeżdżą. Witam Panie Darku. Napiszę w skrócie, zatrzymano mi prawo jazdy kategorii B za jazdę po alkoholu na 3 lata. No, na 3 lata, czyli było trochę tych promieni, widzę. I po obejrzeniu wielu pańskich porad na kanale YouTube zgłosiłem się do poradni uzależnień w celu odbycia terapii, żeby mieć roczny okres udokumentowanej abstynencji. Teraz właśnie został mi ostatni rok kary i doktor psychiatra stwierdził jednak, że nie widzi u mnie uzależnienia, więc nie widzi potrzeby korzystania z terapii. I moje pytanie jest następujące Kiedy i w jakim przypadku trzeba mieć udokumentowany roczny okres abstynencji? Trochę się w tym pogubiłem, bo byłem dzisiaj właśnie ten lekarz był zdziwiony, że się w ogóle zgłosiłem. Ale oczywiście powiedział również, że jeżeli chcę taką terapię przejść korzystając z Narodowego Funduszu Zdrowia, to musiałby mi wypisać kartę uzależnienia. Musiałby mi to uzależnienie wpisać w kartę, żeby były jakieś przesłanki do odbycia terapii. Też logiczne, ponieważ po co NFZ ma płacić za leczenie nieuzależnionych. I teraz się zastanawiam, jak często lekarz orzecznik w WOMP-ie wymaga takiej opinii terapeuty lub psychiatry o rocznym odbyciu terapii. Proszę o jak najszybszą odpowiedź z góry Dziękuję. No, poruszałem już ten problem w swoich filmach. Widać, że widz do tego jakoś tam nie dotarł i jeżeli jesteś osobą bez uzależnienia alkoholowego, czy jakiegokolwiek innego, to podejmowanie jakichkolwiek terapii oznacza po prostu, że przyznajesz się do problemu z alkoholem. Potwierdził to pośrednio lekarz, do którego zgłosił się mój widz. Natomiast jak już Ci przypną tą łatkę uzależnionego, to yy, ciężko się wyplątać bez odbycia całej yy, terapii. Yy, opisywano mi przypadki, że dotyczyło to również tak zwanego dobrowolnego uczestnictwa w grupach AA na tak zwany wszelki wypadek. Yy, potem się dany widz pochwalił i już miał wtedy przerąbane. Natomiast, co zrobić? No, jeżeli lekarz psychiatra nie widzi u Ciebie uzależnienia, to po co sobie Ty masz na siłę tego uzależnienia szukać, natomiast no, potrzeba jakiegoś dokumentu, czyli sensownym rozwiązaniem jest tutaj jakieś zaświadczenie lekarskie od tegoż to lekarza psychiatry czy terapeuty, że nie wymagasz leczenia odwykowego, bo po prostu nie stwierdzono u Ciebie jakiegokolwiek uzależnienia alkoholowego czy innego. No, teoretycznie Lekarz, orzecznik z WOMP-u powinien Ci takie zaświadczenie uwzględnić. Szczególnie, jeżeli zdarzyło Ci się to po raz pierwszy, czy tylko raz w życiu. Jakoś się logicznie z tego wytłumaczysz, natomiast problem się zaczyna, że jak Cię złapano po raz kolejny i no wtedy, czy jesteś uzależniony, czy nie, to zdecydowanie świadczy to jakimś, jakimś braku Twojej silnej woli i zdolności powstrzymania się od picia, oczywiście pewnego napoju niegazowanego i jednoczesnego jeżdżenia pojazdem. I z dużym prawdopodobieństwem jesteś wtedy uzależniony i bez dokumentowanej rocznej abstynencji raczej się tutaj nie o będzie. Także, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli ty miałeś jakieś problemy z różnymi zaświadczeniami o udokumentowanym lub nieudokumentowanym rocznym abs okresie abstynencji, by nie byłeś uzależniony, ale wymagano od ciebie powiedzmy takiego zaświadczenia na siłę, napisz to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście, jak cię interesują inne filmy z badań kierowców po alkoholu. Zasubskrybuj mój kanał YouTube lub obejrzyj inny filmik o podobnym temacie.